Czy kiedy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przeprowadzą u Ciebie badania na THC po utracie prawa jazdy, oczywiście jak, je, jak Cię jakoś złapano po jeździe pod wpływem tejże używki, prawda? A w zasadzie pewnie po jakimś paleniu trawy, czy jakichś innych narkotykach. Zapytanie mojego widza oczywiście, Witam, przeprowadziłem ostatnio wszystkie badania po utracie prawa jazdy pod wpływem marihuany. Została jeszcze tylko wizyta u psychiatry, którego akurat w WOMP nie było. I czy to właśnie u tego psychiatry przeprowadzane są badania na obecność THC w organizmie. I tak naprawdę, jeżeli nie masz udokumentowanego okresu abstynencji, to WOMP w zasadzie nie musi robić badań na THC, tylko psychiatra oprze się na tym fakcie, że nie masz okresu abstynencji może Ci dać jakąś tam opinię negatywną. Znam również przypadki orzeczeń negatywnych, kiedy ktoś tam był złapany za tą używkę, przyszedł do WOMP-u, pokazał nawet kilkukrotne wyniki, a lekarze w WOMP-ie swoje, nie ma okresu abstynencji do widzenia. Co może wnieść badanie THC w WOMP-ie może tylko wnieść to, że jeżeli wynik niechcący będzie pozytywny, to już jesteś w ogóle skreślony w tej instytucji, przynajmniej na kolejny rok, dopóki nie udokumentujesz powtarzanego przeze mnie już pięć razy rocznego abstynencji. Jak wybrnąć z tego, czy to badanie THC będzie, czy nie będzie, oczywiście podchodź tylko wtedy na pewniakach, jesteś absolutnie czysty, co do tego konkretnego womp podczas wizyty u psychiatry, po prostu bym się go wprost zapytał jego czy ją, prawda, zależy kto tam będzie, czy w ogóle takie badanie jest przeprowadzone, a jeżeli tak, to na jakim etapie, jeżeli psychiatra sam za bardzo nie będzie wiedział, to żaden wstyd jest tam podejść do lekarza prowadzącego Twój przypadek, czy tam do jakiejś rejestracji. Jeżeli jesteś czysty, nic ci takie zapytanie nie przeszkodzi w niczym, prawda, no bo co najwyżej ci zleci to badanie i tylko potwierdzi, że jesteś yy, bez tych metabolitów marihuany. Także na tym kończę. Yy, jedne wąpy robią to THC, drugie nie robią, To jak powiedziałem, na dobrą sprawę, według przepisów wcale to nie jest konieczne. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalisty medycyny transportu, natomiast jak ty miałeś takie jakieś pierpałki, złapano cię za jazdę pod wpływem jakiegoś tam no, bądźmy szczerzy, jakiegoś narkotyku i jak to wyglądało potem w womp -ie? czy badali Cię na obecność metabolitów tych narkotyków, czy nie badali, czy tylko się oparli na zaświadczeniu o rocznej abstynencji, czy w ogóle dostałeś orzeczenie negatywne, także skomentuj to poniżej pod tym wideo, ewentualnie zasubskrybuj mój kanał YouTube, albo obejrzyj kolejny filmik, z cyklu Kierowcy Złapani za jazdę pod wpływem różnych, najróżniejszych używek.